Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie Państwa witam na dzisiejszej sesji i otwieram 59. sesję Rady Powiatu Bartoszewskiego. Witam wszystkich radnych, witam panią mecenas, witam panią sekretarz, witam panią szefową naszego biura rady, witam wszystkich Państwa, którzy nas oglądają. Szanowni Państwo, dzisiejsza sesja jest jak zawsze rejestrowana przez telewizję kablową Bartsat, a to oznacza zgodnie z odpowiednimi ustawami, że obecność na sesji jest jednocześnie zgodą na publikację wizerunku Państwa w telewizji. Szanowni Państwo, dzisiejsza sesja została zwołana zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym i na początek chciałbym stwierdzić prawomocność obrad, czyli sprawdzimy ilu nas na dzisiejszej sesji jest. Dlatego proszę o potwierdzenie swojej obecności klikając odpowiednią zakładkę w swoich aplikacjach. Bardzo proszę. Stwierdzam, że na sesji dzisiejszej obecnych jest 16 radnych. Ja tylko jeszcze dodam, że w związku z odpowiednimi przepisami covidowymi dopuszcza się dzisiaj możliwość uczestnictwa zdalnego i część radnych oczywiście zdalnie w sesji uczestniczy. Na sesji obecnych jest 16 radnych, nieobecny jest jeden radny, pan Zbigniew Szyszka. Szanowni Państwo, Ustalimy teraz porządek obrad. Ja przeczytam Państwu porządek obrad i, i, i potem zdecydujemy na ten temat. Punkt pierwszy: Otwarcie obrad 59. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Punkt drugi: Stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci: Ustalenie porządku obrad. Punkt czwarty: Przyjęcie protokołu 58. sesji Rady Powiatu. Punkt piąty: Informacja z posiedzeń zarządu powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. Punkt szósty: Możliwość złożenia wyjaśnień przez Radnego Zbigniewa Szyszkę. Punkt siódmy: Podjęcie uchwał w sprawach. Jest, dzisiaj mamy tylko jedną uchwałę stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego i punkt 8 zamknięcie obrad 59 sesji rady powiatu bartoszyckiego czy są uwagi do porządku obrad czy ktoś chciałby coś zgłosić nie widzę wobec tego poddaję pod głosowanie ten porządek obrad kto z panów radnych jest za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego głosami 15, 15 radnych za, jeden się wstrzymał, przyjęła ten porządek obrad do realizacji. Wobec tego przechodzimy do kolejnego punktu, który następnym to jest przyjęcie protokołu obrad z 58 Rady Powiatu Bartoszewskiego. Jeśli nie zobaczę, nie usłyszę zgłoszeń i uwag stwierdzę, że i stwierdzam w takim układzie, że Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła protokół z 58. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Przechodzimy do punktu 5. Punkt 5 to jest informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. I w tym celu poproszę Pana Starostę Jana Zbigniewa Nadolnego. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, sprawozdanie z działalności zarządu pomiędzy 58 a 59 sesją Rady Powiatu to jest pomiędzy 29 czerwca a 15 lipca 2022 roku. W powyższym okresie zarząd obradował na dwóch posiedzeniach, to jest w dniach 5 oraz 12 lipca 2022 roku, na których podjęto następujące uchwały. Uchwała nr 152 łamane na 412 łamane na 2022 z dnia 5 lipca 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności prawnych. I tutaj zarząd udzielił upoważnienia do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem jednostki Dariuszowi Fidrychowi, kierownikowi Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego Nasz Drugi Dom w Tolko. Uchwała nr 152 łamane na 413 łamane na 2022 również z dnia 5 lipca 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego Nasz Dom w Tolko. I tutaj pełnomocnictwo dotyczy realizacji programu Centra Opiekuńczo-Mieszkalne moduł 2. Uchwała kolejna numer 153 łamany na 414 łamany na 2022 z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2022. I tutaj zmiany wynikały głównie ze zmian w planie dotacji celowych zgodnie z decyzjami wojewody warmińsko-mazurskiego umowy zawartej z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, przekazanie 32 tysięcy złotych na potrzeby Komendy Państwowej Straży Pożarnej, przeniesienia między paragrafami wydatków oraz zmniejszenia rezerwy celowej na podstawie wniosków o wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Uchwała nr 153 łamane na 415 łamane na 2022 z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2022-2033. Te zmiany dotyczyły jak powyżej. Uchwała nr 153 łamane na 416 łamane na 2022 z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach. I tutaj zarząd zatwierdził konkurs, w wyniku którego kandydatem na dyrektora placówki została pani Małgorzata Stankiewicz. Uchwała nr 153 łamane na 417 łamane na 2022 z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora zespołu szkół ponadpodstawowych nr 1 imienia Kresowiaków w Bartoszycach. Zarząd tutaj zatwierdził wyniki tego konkursu i kandydatem na dyrektora szkoły został pan Jerzy Ziemiańczyk. Uchwała nr 153 łamane na 418 łamane na 2022 z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora zespołu szkół ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. I tutaj zarząd zatwierdził ten konkurs, w wyniku którego kandydatem na dyrektora szkoły została pani Monika Szpura-Kazimierczuk. I kolejna ostatnia uchwała 153 łamane na 419 łamane na 2022 z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika rzeczowego majątku ruchomego. I Zarząd na wniosek właśnie kierownika Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, Nasz Drugi Dom w Tolko, postanowił przekazać na potrzeby jednostki samochód osobowy marki Skoda Fabia, rok produkcji 2004, będącego na stanie Starostwa Powiatowego w Bartoszycach. Tradycyjnie w okresie przedsesyjnym Zarząd Powiatu na swych posiedzeniach zajmował się sprawami związanymi z przygotowaniem materiałów pod obrady dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo. bardzo. Bardzo, dziękuję Panie Starosto. Nie widzę żadnych uwag do tego sprawozdania. Wobec tego przechodzimy do kolejnego punktu. Kolejny punkt to jest możliwość złożenia wyjaśnień przez Radnego Zbigniewa Szyszkę. Stwierdzam, że do Rady Powiatu nie wpłynęło żadne pismo Pana Zbigniewa Szyszki dotyczące wyjaśnień. Tu też nie widzę nikogo, kto chciałby takie wyjaśnienie złożyć. Wobec tego przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwał w sprawach. Uchwała, przeczytam może tę uchwałę po prostu. Uchwała nr 59 łamane na 278 łamane na 2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego powiatu. Na podstawie y, y, odpowiednich y, przepisów prawnych Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala co następuje. Paragraf 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Zbigniewa Szyszki w związku z niezłożeniem oświadczenia majątkowego mimo upływu dodatkowego terminu, o którym mowa w artykule 25c ust. Ustęp 5a ustawy o samorządzie powiatowym. Paragraf 2. Uchwałę przekazuje się zainteresowanemu Wojewodzie warmińsko-mazurskiemu oraz komisarzowi wyborczemu. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu oraz publikacji w biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bartoszewskiego. Uzasadnienie. Radny nie złożył oświadczenia majątkowego za 2021 rok w ustawowym terminie wskazanym w artykule 25c ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowym, to jest do 30 kwietnia. W związku z tym, że w roku 2022, była to sobota, termin przypadał na kolejny dzień roboczy, to jest 2 maja. W konsekwencji powyższego Przewodniczący Rady na podstawie artykułu 25c ust. 5a ustawy o samorządzie powiatowym pismem z dnia 11 maja 2022 roku o numerze or.br 0004.7.2022 wezwał radnego do niezwłocznego złożenia oświadczenia majątkowego za 2021 rok. Pismo wysłano listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Radny nie odebrał listów w terminie do 26 maja 2022 roku, w związku z czym przesyłka wróciła do nanawcy i nie dokonano skutecznego doręczenia. Ostatecznie Przewodniczący Rady wraz z pracownikiem Biura Rady Doręczył do rąk własnych wyżej wymienione pismo w dniu 6 czerwca 2022 roku, co radny potwierdził własnoręcznym podpisem. W świetle powyższego ostateczny termin na złożenie oświadczenia majątkowego upłynął w dniu 20 czerwca 2022 roku. Na podstawie artykułu 25f ust. 1 punkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym niezłożenie oświadczenia majątkowego przez radnego mimo upływu dodatkowego terminu powoduje wygaśnięcie mandatu w trybie artykułu 383 ustawy kodeks wyborczy. Na podstawie artykułu 383 paragraf 2 wyżej wymienionej ustawy wygaśnięcie mandatu radnego stwierdza Rada w drodze uchwały, w terminie miesiąca od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. Tyle Szanowni Państwo uzasadnienia tej uchwały. Nie widzę żadnych zgłoszeń, wobec tego poddaję uchwałę pod głosowanie. Kto z Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto się kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że wszyscy radni obecni na dzisiejszej sesji wstrzymali się od głosu, a tym samym uchwała nie została podjęta. Szanowni Państwo, w związku z tym, że porządek obrad został dzisiaj już wyczerpany, zamykam obrady 59 sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego Dziękuję bardzo.